Rozpoczynają się prace już ósmej kadencji Parlamentu Europejskiego. Zostałem wybrany wiceprzewodniczącym frakcji Europejskiej Partii Ludowej. To największa grupa w Parlamencie Europejskim, a polska delegacja w niej stanowi drugą największą liczebnie delegację. Będę koordynował pracę pięciu komisji Komisji Spraw Zagranicznych, Komisji. Handlu Międzynarodowego, Komisji Rozwoju, Podkomisji Praw Człowieka i Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony. Zmierzamy do rozstrzygnięć, jeśli chodzi o obsady kluczowych stanowisk w Unii Europejskiej i w Parlamencie Europejskim. Jeśli chodzi o Komisję Europejską, nadal trwają prace nad tym, ażeby przewodniczącym Komisji Europejskiej został kandydat naszej największej rodziny politycznej, jaką jest Europejska Partia Ludowa Chrześcijański i Demokraci, Jean-Claude Juncker. Prawdopodobnie te rzeczy rozstrzygną się już w lipcu na pierwszej czy drugiej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.